Halo, a co pani tutaj robią? Pani z pieskiem? Co się dzieje? Proszę bardzo. Ha, tak, do pani mówię. Co, się, co to za poprawianko? Halo? Tak. Proszę pana, gdzie pan idzie? Gdzie pan idzie? Gdzie pan idzie? Do Leona. Do Leona pan idzie? To pan pozdrowi. Ludzie, gdzie wy to dziecko wywozicie? Gdzie wy dziecko wywozicie, ludzie? Gdzie wy dziecko? Do lasu? Dlaczego? Ma pani paprocha na czapce. Zdejmie pani? O, o, Co się dzieje? Co pan robi? Gdzie pan idzie? Dlaczego? Mam pana. I co pan ma na swoje sprawiedliwienie? Do sklepu. Na pewno? A otwarty jest? Jest. Wszystkiego dobrego. Czemu pani szarpem tego pieska? Co się dzieje? Co to za szarpanko? Proszę, proszę się uspokoić. Proszę pani, wst pani wstanie. Proszę, wst tak. Co się dzieje? Halo? Piesek zdezorientowany. Panowie z gangu? Gang Olsen Kto jest Który to Olsen? Tak stoi. Halo, co pan tak stoi? Co się dzieje? Co za stanko? Panowie też stoją z panem? Co się dzieje? Wy sobie znajdźcie panowie. Z dziewczynami jest lepiej stary. Jest pan ziomkiem? Czy pan ziomkiem jest? Ziomkiem! Czy pan jest ziomkiem? Nie jest pan. Halo? Co pan robi? No właśnie. Gdzie pan stoi? A? Aha, aha. No właśnie. No stoi pan. Stoi pan i się rozgląda. No nic. Jak pan może to robić? Jak pan może? Jak pan może to robić? No właśnie, proszę pana. Mówili mi, co pan robi, no. Mówili mi, czemu pan to robi? No pan! robi? No Chodzi pan, bez celu. Z wojny pan wraca? A co, skąd ta kurteczka? A kupił pan? Żaden tam łup wojenny? Mam panie! W tej futrzanej czapie, mam panią! Co się dzieje? Co pani robią? Pani w futrzanej czapie, ja panią poznaję! Co się dzieje? Tak? Co? Co się dzieje? Imponuje to panu? A o co panu chodzi? Wie pan najlepiej. Pan wie doskonale. Nie, nie. Chusteczki pan nie ma. Roznosi pan zarazki. Ludzie chorują. Choroby. No panie się jakieś jaja robię. Pan, Jaki są dokumenty? Dokumenty są? Dokumenty pan ma na rowerek? Wszystko jest w porządku, tak? Pani stoi i pani pies tutaj na nią panią patrzy. Pies wie o co chodzi. Wszystkiego dobrego.